Moi drodzy, przerwałem jeden film, który ale zauważyłem, że z lewej strony tutaj, za drzewkami, pojawia nam się statek wycieczkowy, prawdopodobnie ten, który nagrywałem wczoraj, z tej perspektywy, którego radałem się okay. tutaj. Już teraz zobaczymy, jak się będą żyć. Już, już jest. Już, już jest. Już, już jest. A jasna, a ja niego, tak, tak, to jest ta wycieczka, tak, tak, tak. Może nie ten sam, ale podobny. On jest piękny, piękny. Pomachamy im. Może nam ktoś pomacha też. Cudowny. Cudowny, cudowny. Patrzcie jaki potężny Jaka... Jaki potężny. Tak? Odpoczywają sobie. Niemcy i obcokajowcy, nie tylko Niemcy, czyli turystów jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie jak ładnie się szybko płynie i robią sobie fotki, nagrywają film, może i nawet nagrywają obie. zostały i owieczki, tutaj widzą, to też dla nich jakaś egzotyka. Zobaczcie jak... Zobaczcie, teraz... O i tu mamy kolejną barkę którą się wymieniają To był taki pocałunek, barki ze statkiem, mały titanik, Titanic. a titanik to mi coś przypomina, i ta muzyka, o mam miłe wspomnienia z tej muzyki titanik. Tam się wydarzyła wielka niesamowita miłość na tym titaniku, a ja coś takiego przeżyłem kiedyś. I ciągle jak mówię titanik, zaraz mi wracają te na najpiękniejsze wspomnienia tego momentu w życiu, który miałem. Cudowny moment mojego życia, O, no, stosunkowo niedawno. <grym> i to jeszcze troszkę serduszki siedzi i boli. Fajnie, fajnie Barkie. A tam już nasz stateczek, przemieszamy się prawo, prawo, prawo. I już widzimy jak się wygląda za kolejną górę. Zobaczcie jak pięknie, jak mają mają widoki jak tam dalej, jakie piękne widoki tam były mały w zatokach, tam dalej, w tych tam rozgałęzieniach mają cudowne widoki przyjeżdżają okazkole mają widoki, że jest to obchodzone mają to na rogu zdjęcia naprawdę to jest taka ta to jest katkolenie to jest coś z którego ja to raz nagrywałem I właśnie jeden z takich statków też płynął, no, też mam go nagrane ludzie pozdrawiali i stałem właśnie na tej moście i z góry nagrywałem no i tutaj mamy taką idziemy w lewo, w lewo, w lewo w lewo, w lewo, w lewo i na tej barce, która jeszcze jest zaraz zakończymy nasz filmik Pozdrawiam Was wszystkich moi drodzy zapraszam do lajkowania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału Rob... Pozdrawiam Was Robert z Duisburga